Po kolacji wiele osób ma skłonność do leżenia i oglądania filmów, lub po prostu odprężenia. Tak więc, jeśli jesteś jednym z tych, którzy mają ten okropny nawyk, powinieneś wiedzieć, że może to mieć negatywny wpływ na Twoje zdrowie. Jest kilka rzeczy, których nie powinieneś robić po obiedzie lub obiedzie: 1. Spać. Jeżeli kładziesz się spać tuż po posiłku masz większe szanse na odczuwanie wzdęć dyskomfortu i innych sposobów zasypiania ponieważ spowoduje to poparzenia żołądka w nocy. Dlatego zalecamy aby nie jeść co najmniej kilka godzin przed pójściem spać. 2. Dym Jeśli jesteś palaczem bardzo ważne jest aby poczekać kilka godzin po posiłku a oni palą papierosa. Papierosy zawierają nikotynę, która może wiązać się z nadmiarem tlenu potrzebnym do trawienia, co pozwala organizmowi ludzkiemu absorbować więcej czynników rakotwórczych niż zwykle. 3. Jedz owoce. Eksperci zalecają spożywać owoce przed posiłkiem na pusty żołądek. Wynika to z faktu, że owoce wymagają różnych enzymów w celu trawienia. Zawiera również cukry, które potrzebują więcej czasu, aby mogły zostać całkowicie wchłonięte. 4. Prysznic Posiadanie prysznica zaraz po posiłku może zwiększyć przepływ w krwi w dłoniach i nogach, co z kolei zmniejsza przepływ w krwi i w żołądku. Osłabia to układ trawienny i powoduje ból brzucha. 5. Pij herbatę. Upewnij się aby nie pić herbaty tuż po obiedzie ponieważ może to wpływać na wchłanianie żelaza. Herbata ma zawartość kwasu taninowego która może wiązać się z białkiem i żelazem w naszym pożywieniu.